Czy możesz posługiwać się orzeczeniami lekarskimi z jednej firmy do drugiej firmy na jakimś bardzo podobnym stanowisku Kiedyś że grzech śmiertelny yy, Orzeczenia wystawiano tylko na jedną firmę na drugą to już w ogóle nic nie można było z tym orzeczeniem zrobić Ludzie badali się po 100 razy Ale zacznę od zapytania internauty mojego widza Pracuję na wysokości i mam badania wysokościowe powyżej 3 metrów jako pracownik w firmie X chcąc wykonywać prywatne usługi dla innych osób i firm, ale już na umowę o dzieło lub umowę o zlecenie mogę się posługiwać zaświadczeniem lekarskim wystawionym na i ze skierowania od firmy X, w której jestem zatrudniony Czy muszę do każdej firmy wykonywać nowe badania, nie prowadzę działalności gospodarczej Nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od tego, czego nie lubię, czyli bełkotu prawnego artykuł 229 kodeksu pracy paragraf 11 Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby ustęp 2 przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych na skierowaniu na badania lekarskie A ten pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy i wyłączenie jest tutaj osób wykonujących pracę szczególnie niebezpieczne i powyższa nowelizacja wynika z wejścia w życie zmian wprowadzonych do artykułu 229 Kodeksu Pracy ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. I zmiany te teoretycznie umożliwiają ci odstąpienie w sumie od twoich badań wstępnych, badań lekarskich, jeżeli przyjmujesz się do pracy u nowego pracodawcy i Musisz wtedy przy, y, pokazać aktualne orzeczenie lekarskie uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę Oczywiście, y, orzeczenie to ma stwierdzać brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym y, stanowisku pracy y, Skierowania na badania lekarskie otrzymujesz teraz dwa czyli jedno zostaje dla Ciebie i zawarte są tam informacje ułatwiające porównanie warunków pracy w poprzednim miejscu pracy z warunkami pracy wykonywanej u poprzedniego pracodawcy i nie ma tutaj znaczenia nazwa stanowiska pracy czyli zapamiętaj jeszcze raz dostajesz dwa skierowania, jedno zostawiasz u lekarza i dostajesz potem od lekarza dwa orzeczenia jedno oddajesz pracodawcy, a drugie zostaje do ewentualnego pokazania następnemu pracodawcy. No Polska to jest właśnie i według mnie na analogikę używanie tych orzeczeń od poprzedniego pracodawcy jest raczej możliwe, ponieważ w paragrafie 12 przeczytasz, że przepis paragrafu 11 punktu drugiego, czyli ja się tam pomyliłem, z ustępem, stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostające jednocześnie w stosunku do pracy z innym pracodawcą, czyli pracujesz sobie gdzieś tutaj, a drugie orzeczenie pokazujesz tam komuś innemu. Jak to jest w praktyce, jak Boga kocham nie wiem, no nie jestem aż takim pracodawcą, żebym musiał się zastanawiać, czy na podstawie orzeczenia od innego pracodawcy kogoś przyjąć, czy nie, no, ale tak na logikę, no powinno to być możliwe natomiast w praktyce zależy od kolejnego pracodawcy od jego służb BHP, które są tak naprawdę odpowiedzialne za warunki pracy i warunki BHP w tej kolejnej firmie. Jeżeli uznadzą, jest fajnie, jeżeli nie uznadzą jeszcze raz wysyłają Cię do lekarza. Także, na tym kończę mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu Zapraszam Cię do kolejnego wideo, natomiast jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia na temat używania orzeczeń lekarskich z kodeksu pracy dla celów kodeksu pracy w nowej pracy jakiejś podobnej pracy koniecznie skomentuj ten filmik Do czego Cię serdecznie zapraszam